Ludzie! Ludzie! tu tutaj! Achibem, Bo mi się srać chce! Ludzie, ludzie! Kaście są! Kaście poleci! Normalnie dramat, katastrofa. Taki czasy przyszły, że nawet nie ma kogo łosrać na tym rynku w Cieszynie. Co tu robić? Co tu robić? O! Już wiem! Jako koło pocztowy se przyrobię. Gołębie tego wirusa przeco nie przenoszą. Tuż to im karty do głosowania po roznoszą. Pomogę Andrzejowi na te wybory, a niech się dostanie zajdę do swoich obory. I jak żeście się choć kapkę uśmieli, to dawajcie łapkę w górę, subskrybujcie, udostępniajcie posta Kajeny. Miejcie się fajnie, do zaś!